Zapytanie mojego widza. Witam, sytuacja wygląda tak. Ktoś pomówił mojego kolegę o prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu. Następnie policja wyciągnęła go z domu na badania krwi. Kolega wypił już w domu dużą ilość mocnego trunku i jak biegły toksykolog stwierdził ile promili miał jak jechał samochodem. Podkreślam, że nie został zatrzymany na drodze, ale około pół godziny później w domu przed prowadzeniem auta pił małą ilość alkoholu. Dziękuję, proszę o opinie. I odpowiadając krótko na to pytanie, Jeżeli to jest naprawdę pomówienie, takie z ręką na sercu, to sprawa do udowodnienia swojej niewinności jest raczej dla prawnika, niż lekarza takiego jak ja. Być może są jacyś świadkowie, domownicy, czy inne osoby, które mogą potwierdzić tą wersję. Czyli dobry adwokat powinien Ci w tym momencie pomóc. Natomiast Parę rzeczy mi w tej historii nie pasuje. No, niby trześć wyjechał, ale jednak coś tam wcześniej wypił, czyli na rzeczy coś było. Nagle po przyjeździe do domu nic nie robi, tylko szybko, ni stąd, ni zowąd szuka barku, wyciąga flaszeczkę, wypija do lustra sporą ilość czegoś mocniejszego. Tak, jakby ten ziom chciał mieć alibi na obecny poziom alkoholu w organizmie. I nie dociekam tutaj, jaka jest prawda, ale sytuacje, kiedy nawet osoba, z którą spożywasz alkohol, potrafi zadzwonić na policję cię podpierdzielić są bardzo często. Spotkało to mojego kolegę, który nawet dobrze znał policjantów, oni byli z jego nazwijmy to parafii, nawet tam z którym pił wcześniej, jak jeszcze policjantem nie był i, i Ci policjanci go zatrzymali, natomiast doraźna obława była pod jego domem, a pojechali tam po imiennym, telefonicznym zgłoszeniu przez współtowarzysza Biesiady. Wprawdzie współtowarzysz się nie przedstawił jako współtowarzysz, ale potem z jakichś ustaleń wynikało, że tylko mógł to zrobić on. I niestety, później sąd, utrata prawka, bujał się bez samochodu przez parę lat. Ponieważ sytuacje są nietypowe, relacji mam mało, więc jeżeli spotkało Cię coś podobnego, czyli chodzi o badanie trzeźwości, ale po pewnym czasie od wyjścia z samochodu, oczywiście jak nie było żadnego zdarzenia drogowego, czyli nie uciekłeś z miejsca wypadku, czy, czy tam inna jakaś ucieczka, opisz to w komentarzu do tego wideo. Jak to się skończyło, w Twoim przypadku, kto Cię podpierdzielił, czy kogo podejrzewa, że Cię podpierdzielił, dlaczego mógł Cię podpierdzielić, Natomiast przypomina mi się jeszcze jedna historia, sprzed wielu lat, że yy, ziomek tam zderza się z drugim samochodem, wypadek, no i ten kierowca nagle wyciąga tam pół litra wódki, pije przy Świadkach z hejnała, prawda, robi hejnał, yy, pije przy Świadkach, tak żeby wszyscy wiedzieli czy widzieli, czy potem świadczyli, że alkohol wypił dopiero po zdarzeniu, a nie przed zdarzeniem. Było to w latach 80. No mam nadzieję, że czegoś takiego już w tej chwili nikt nie praktykuje. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, koniecznie skomentuj to wideo, powiedz, czy miałeś taką sytuację, jak z niej wybrnąłeś, jak to się tak w rzeczywistości skończyło. Jeżeli chcesz obejrzeć kolejny mój filmik, oczywiście tutaj kliknij w ten kwadracik, lub zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy.